Ty, stary, ty chociaż wiesz, co jesz? Nie, a co? Wsuwasz wszystko, jak leci, ogarnij się i zacznij się tym interesować. Prawo do informacji jest jednym z najważniejszych praw konsumenckich. Nie bądź emo, nie żyj emo.